Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza Gdy Jezus mówił, pewien zwierzchnik synagogi przyszedł do niego i oddając pokłon prosił Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie Jezus wstał i wraz z uczniami poszedł za nim Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza Bo sobie mówiła Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Jezus obrócił się i widząc ją, rzekł. Ufaj, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus przyszedł do domu z i zobaczył flecistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł. Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi. A oni wyśmiewali go. Skoro jednak usunięto tłum, Wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy. Bohaterkami dzisiejszej Ewangelii są dwie kobiety. Jedna to dwunastoletnia dziewczynka, córka Jaira, zwierzchnika synagogi. Jest jeszcze i druga kobieta, która od dwunastu lat cierpi na krwotok. Pierwsza przed momentem zmarła, druga... Zważywszy, że krew w Biblii oznacza życie, a upływ krwi oznacza agonię, powolnie od dwunastu lat umiera. Pomiędzy tymi historiami jest jeszcze więcej podobieństw. Starsza kobieta ma wiarę, że samo dotknięcie się płaszcza Jezusa zapewni jej powrót do pełni zdrowia. Chociaż była już u niejednego lekarza, nikt niej nie mógł pomóc. W drugim przypadku mamy wiarę Ojca, który jest przeświadczony, że dotyk Jezusa przywróci ukochanej córce życie. Czy wierzę, tak jak Jair albo owa kobieta, że tylko w Jezusie jest życie, że tylko w Nim jest pełnia życia. Wiara to nie deklaracja albo jakieś uczucie, ale głębokie wewnętrzne przekonanie, że nawet jeśli wszystko dookoła zawiedzie, jest Jezus, który nigdy mnie nie zawiedzie, w którym zawsze jest mój ratunek. Wiara to przeświadczenie tak głębokie, że jest w stanie przywrócić życie umarłym. Życie wieczne bierze swój początek z wiary. Nie ma życia wiecznego bez wiary. Wiara rodzi życie, którego jedynym źródłem jest Bóg. Chcemy życia, pragniemy żyć, ale czy życie wieczne jest dla nas cenniejsze od życia doczesnego? Czy pragniemy życia wiecznego, życia z wiary?